Jeszcze raz dobry wieczór, sprawdzam. Jest w miarę ciemno, słychać nas i widać w Elblągu również. Ja nadaję z Warszawy, ale nie wszyscy moi goście są z Warszawy. Zaraz ich przedstawię, ale zanim przedstawię gości, którzy są już na państwa bardzo, bardzo gotowi, to oczywiście na dobry początek kilka słów od CEO. Zaczynamy serię webinarów w cyklu Odporna Szkoła. Czy ktoś z Państwa wie, który rok szkolny to będzie z rzędu odpornej szkoły? To takie pytanie quizowe na dobry początek. Jeśli ktoś z Państwa wie, kiedy zaczęła działać odporna szkoła w CEO, to to jest dobre pytanie na rozgrzewkę. Ja mogę powiedzieć, że był to 220, czyli to nasz trzeci rok szkolny, kiedy zaczynamy webinaria odpornej szkoły. Mam nadzieję, że jesteśmy na Facebooku i że nas tam słychać i widać również. Dzisiaj będziemy rozmawiać o klasie jako grupie i jak zadbać o klasę jako grupę. To webinarium jest możliwe dzięki temu, że współpracujemy i wspieramy nauczycieli i nauczycielki od 28 lat. Partnerem cyklu Odporna szkoła dla nauczycieli jest Fundacja NRC, która nas wspiera w tej codziennej pracy i dzięki niej możemy tutaj dzisiaj być. Docieramy do 40 tysięcy nauczycieli i nauczycielek w całej Polsce i około do 10 tysięcy szkół z całej Polski. Mam nadzieję, że po dzisiejszym udanym wieczorze będziemy docierać do większej liczby szkół, ale zaraz wszystko się okaże. Oczywiście mogą Państwo korzystać z naszej oferty bardzo w bardzo szerokim zakresie. To, co jest najważniejsze i powinnam dzisiaj powiedzieć, że w CEO we wrześniu rozpoczyna się nabór do bardzo różnych programów. Zapraszam Państwa do odwiedzenia naszej nowej, bardzo ładnej strony internetowej coorg.pl łamane na programy i tam znajdą Państwo aktualną ofertę naboru do programów. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie korzystał z naszych programów, to to jest świetny moment, żeby do takiego programu się zapisać. Nie jestem w stanie opowiedzieć o wszystkich, bo jest ich bardzo dużo. Do wyboru, do koloru, na co Państwo mają ochotę. Oczywiście, tak jak zawsze, mogą Państwo skorzystać ze szkoleń dla rad pedagogicznych, ale to są szkolenia dla całej Rady, więc to jest bardziej decyzja dyrektora, jeśli chodzi o zakup takiego warsztatu, ale zawsze można skorzystać z naszych inspiracji na blogu, podpatrywać fanpage na Facebooku, zapisać się na newsletter Co, albo po prostu przychodzić w środowe wieczory raz w miesiącu i być uczestnikiem webinariów odpornej szkoły. Chcę, że Państwo cały czas się witają. Witam serdecznie. Coś co jest bardzo bliskie mojemu sercu i wydarzy się za trochę ponad miesiąc to konferencja Dzień dla Nauczyciela Uczę wpływ. 8 października w sobotę można się z nami spotkać na żywo albo online w zależności od tego na co państwo mają ochotę i możliwości dojechania by z nami świętować Dzień dla Nauczyciela. To jest taka nasza trochę Odpowiedź na Dzień Edukacji Narodowej, a my chcemy zrobić prawdziwy dzień dla nauczyciela. Będą warsztaty, będą wykłady, będą, będzie kawa, będą spotkania z autorkami. Serdecznie zapraszam. Bilety są jeszcze dostępne, chociaż już ich coraz, coraz mniej na konferencję stacjonarną. Bilety online są cały czas dostępne. Zapraszam serdecznie. Ja też tam będę. Dzisiaj zostałam poproszona, żeby Państwu przypomnieć również o tym, że jak co roku trwa nabór do nagrody imienia Ireny Sandlerowej. Do 25 września, jeśli dobrze pamiętam, można składać wnioski przez formularz online. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zgłosić swoją koleżankę lub kolegę nauczyciela, a może zgłosić również, również siebie do tej nagrody, to serdecznie zapraszamy. Nagroda oprócz prestiżu, splendoru, odebrania tej nagrody osobiście jest również nagrodą pieniężną, co myślę całkiem przyda się na dobry początek roku szkolnego. Oczywiście zachęcam Państwa bardzo serdecznie do zadawania pytania, pytań na czacie moim cudownym dzisiejszym gościom. Oczywiście zaświadczenia będą, ale dzisiaj, proszę Państwa, będziemy mieć jedną małą trudność. A może nie trudność, mam nadzieję, że już trudności dzisiaj nie będzie. Mamy nowy system do wystawiania zaświadczeń, nowy przyjazny system do wystawiania zaświadczeń. Link będzie podany na koniec dzisiejszego webinarium. Trzeba będzie się zalogować do nowego systemu. Więc trzymam za Państwa kciuki, jeśli chodzi o ten system. Proszę, a widzę, że już link się pojawił, więc jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, może w trakcie webinarium spróbować sobie utworzyć konto w naszym nowym systemie. Jeśli nie, to pod koniec webinarium przez 24 godziny ten link będzie aktywny do stworzenia konta w naszym systemie. Nagadałam się na dobry wieczór. Mam nadzieję, że powiedziałam wszystko, co chciałam. Goście, najważniejsi goście. Ania Kawalska. Iza Jaskółka Turek i Adrian Sielicki. Ania Kawalska, psycholożka międzykulturowa, która będzie nas dzisiaj wspierać. Witam cię Aniu serdecznie. Witam serdecznie. Iza Jaskułka Turek, nauczycielka w Zespole Szkół Specjalnych. pedagogzka, trenerka i mentorka CEO. Witam cię Iza bardzo serdecznie. Witam. Adrian Sielicki, nauczyciel historii i WOS-u. Osoba, która na webinarium od Polnej Szkoły pojawia się po raz pierwszy, ale nauczyciel zaangażowany w kurs Wychowanie to Podstawa. Witam Cię serdecznie. Witam, dzień dobry, dobry wieczór. Czy jesteście gotowi na początek dzisiejszej rozmowy? Ja o tym pytaniu myślę sobie dzisiaj od samego rana. I to też jest pytanie do Państwa. Proszę się podzielić na czacie swoimi wnioskami jak to było w tych pierwszych dniach szkoły. Wchodzę do klasy w nowym roku szkolnym i co ja widzę? Kogo ja widzę? Co mnie tam zostało? Proszę się podzielić z nami. Izo, ja wiem, że ty chciałaś nas sprowadzić na inne tory, zanim zaczniemy mówić, co my widzimy. Ja wiem, że ty jesteś na to bardzo przygotowana, więc zachęcam państwa, żeby już mówić, co państwo, kogo tam państwo spotkali, a Iza nam opowie, co zanim wejdę do klasy. Tak, tak, ja myślę sobie o tym, że warto zadbać, zadbać o siebie. Warto, warto skupić się na tym, w jakim nastroju, z jaką energią, z jakim entuzjazmem przychodzę do szkoły. I napisałam tak trochę przewrotnie nie dać sobie zabrać zapału uczenia się, bo to jest tak, że wielu z nas przychodzi, kiedy ja weszłam do mojej szkoły Zobaczyłam wiele szczęśliwych dzieci, wiele szczęśliwych i uśmiechniętych nauczycielek i nauczycieli. Ale myślę sobie, że są też tacy, którzy przyszli do szkoły z mniejszym entuzjazmem. W związku z tym nie dajmy sobie zabrać tej energii, tej radości, tego poczucia spełnienia, z którym rozpoczynamy ten rok szkolny. I pamiętajmy, bo to jest bardzo ważne, że naszą rolą nasza rola nie skupia się tylko i wyłącznie na dydaktyce ale naszą, naszą rolą jest także a może przede wszystkim tworzenie budowanie dobrych relacji w szkole z uczennicami uczniami z naszymi koleżankami kolegami i także także z rodzicami naszych uczniów. Pamiętajmy również że jak pewnie w każdym zawodzie ale innych zawodów nie znam więc nie będę się na ten temat wypowiadać ale ja 25 lat byłam pedagogą szkolną. Teraz od dwóch lat pracuję w szkole specjalnej. Jestem nauczycielką i myślę sobie, że bardzo wyraźnie to czuję, że praca w szkole to jest taka kolejka górska. Trochę przypomina taki rollercoaster, coaster, że są takie momenty, kiedy czujemy, że jest super, że jest fantastycznie, że czujemy tą energię, która nas niesie. Ale są też takie momenty, które powodują, że nam się mniej chce, że zaczynamy odczuwać coś, co niektórzy z nas nazywają wypaleniem zawodowym. Nie wiem jak państwo, ale ja te doły najczęściej mam wtedy, kiedy zmienia się kolejny raz prawo oświatowe albo wymagane są ode mnie jakieś nowe dokumenty. Ale wtedy warto przypominać sobie, że to są takie właśnie góry i doliny, że kiedy jest źle, to na pewno za chwilę znowu będzie dobrze. Ja sobie zawsze wtedy przypominam, że ja przyszłam do szkoły dlatego, że chciałam mieć kontakt z uczennicami, uczniami, i dla mnie jakby to jest najważniejsze, że to mogę mieć. I też tak sobie trochę, nawet nie sobie, ale też tak przekornie mówię czasami koleżankom, że wiecie, nie, za, nie, nie zesłano mnie tutaj, jakby to nie jest kolonia karna, to jest mój świadomy wybór. Ja jestem tutaj, bo chcę, bo to mi daje radość i nie chcę być nigdzie indziej. Poproszę, Kasiu, o kolejny slajd. Właśnie, bo chciałam, chciałam, żebyście państwo go zobaczyli. To też taki slajd trochę przekorny. Budujmy na czymś, co jest pozytywne, co nas niesie, co nam daje dobrą energię. Nie ulegajmy atmosferze typowe, typowego powinnam tutaj dopisać pokoju nauczycielskiego. Nie wiem, jak wygląda państwa pokój nauczycielski. Ja powiem, może to będzie dla was w jakiś sposób ciekawe, że w mojej nowej szkole, w której jestem od dwóch lat w szkole specjalnej w ogóle nie ma pokoju nauczycielskiego. My się spotykamy na korytarzach, spotykamy się w salach spotykamy się na dworze na placu zabaw w różnych miejscach. Natomiast pamiętam swój stary pokój nauczycielski i tam no, bywało różnie. Bywały takie osoby, które, które mówiły ile ty już lat pracujesz? 20? Naprawdę dajesz sobie już spokój. Tak więc ja zawsze mówiłam ale ja tak mam, że cały czas mi się chce. W związku z tym, zamiast jakby przejmować się takimi negatywnymi głosami, moja, mój pomysł na to jest poszukać sobie małej grupy nauczycieli albo nauczycielek. Ja, ja teraz myślę sobie o tym, że zawsze tak w taki sposób pracowałam, którzy są pozytywnie nastawieni, podobnie myślą i są, są zorientowani na rozwój. Warto też i myślę sobie, że to jest bardzo ważne, bo to oni dają nam taką, ta, taką motywację w momencie, kiedy czegoś coś się, coś się nam nie udaje, w czymś chcemy się upewnić, to możemy zawsze z nimi porozmawiać. Poza tym ja uwielbiam pracować z nauczycielami takimi, którzy są młodzi stażem naprawdę może dlatego, że ja już tych lat w szkole mam dosyć sporo. Bardzo lubię takich nauczycieli, ponieważ oni wznoszą taki nowy powiew i bardzo lubię tą energię. Bardzo sobie cenię, cenię kontakty, kontakty z nimi. Myślę sobie też, że zanim odpowiemy na to pytanie, też, które Kasia zadała na początku, to ważne jest, żebyśmy postawili taką granicę między między pracą a naszym życiem, takim osobistym, domowym. Nie wiem jak dla państwa, ale dla mnie to jest bardzo trudne ponieważ no, no pewnie jakby wszyscy doświadczamy tego, że jesteśmy w kontakcie z rodzicami, z uczniami, z uczennicami. Natomiast ja myślę sobie, że to jakby bez postawienia tych granic będzie będziemy w takim permanentnym zmęczeniu i zachęcam, żeby, żebyście państwo też o sobie pomyśleli i zatroszczyli się o siebie, żebyśmy zadbali w tym roku szkolnym bardziej może niż do tej pory o swoje życie osobiste, żebyśmy chronili swój czas i postawili sobie granice. Koleżanka, z którą rozmawiałam, powiedziała, że ona jest szefową zespołu, zespołu wychowawczego w swojej szkole i zamierza zamierza z wychowawcą w tym, z wychowawcami w tym roku pracować nad tym, żeby robili tylko to co, co absolutnie jest z dokumentów i z takich rzeczy jakby typowo organizacyjnych, żeby robili tylko to co jest absolutnie absolutnie konieczne, żeby przekierowali tą energię na pracę z uczennicami uczniami na jakiś swój samorozwój. Myślę sobie, że naprawdę te granice warto jest sobie postawić. Dziękuję Ci, Izo, bardzo serdecznie, że powiedziałaś o zadbaniu najpierw o siebie, zgodnie z zasadą, jak w samolocie, maskę najpierw zakładamy sobie, a potem mm -hmm. dopiero o sobie, którą się opiekujemy. Państwo się dzielą na czacie, co, kogo i co Państwo spotkali na otwarcie w nowym roku szkolnym. Adrianie, a może jak u Ciebie? Czy Ty zgadzasz się? Masz podobnie jak osoby, które do nas piszą? Może u Ciebie w szkole jakoś inaczej w Legnicy? Myślę, że nie. Myślę, że jest bardzo podobnie. Właśnie tak rzucam okiem cały czas na czat i sprawdzam, co piszą inni nauczyciele. Padło tam na przykład, spotykam wulkan energii, albo na przykład padło, że spotykam bardzo rozkrzyczane dzieci, albo bardzo zaspane dzieci, jeszcze niewyspane. No i się ze wszystkim tym zgadzam. No to już jest kilka dni nowego roku szkolnego, więc miałem już okazję spotkać się z każdą klasą, którą uczę oprócz jednej tylko, ale to już jutro ich spotkam i to będzie klasa czwarta, natomiast no, wniosek jest jeden. Wchodzę do klasy w nowym roku szkolnym i widzę bardzo dużo nowości, szczególnie jeżeli chodzi o uczniów, którzy dołączyli uczniów z Ukrainy zupełnie, zupełnie nowych tej rzeczywistości polskiej szkoły. No, z drugiej strony widzę uczniów, których ostatni raz widziałem te powiedzmy dwa miesiące wcześniej, którzy się zmienili mhm. pod wieloma względami. Zmienili się psychicznie, zmienili się fizycznie, zmienili się emocjonalnie. No nie wiem, co się wydarzyło w ciągu tych dwóch miesięcy wakacji, natomiast no, widzę czasami ludzi zupełnie innych niż widziałem na przykład w czerwcu. No to takie moje wnioski. To ja zadam przewrotnie pytanie. A ilu Adrianie uczysz uczniów w historii WOS-u? Ciężko mi powiedzieć tak dokładnie, bo przyznam, że nie policzyłem tego, ale wydaje mi się, że około 300 na pewno. Czy jesteś w stanie zobaczyć 30. zmianę u tych wszystko, wszystkich 300 uczniów? To też pytanie wspierające Państwa, drodzy nauczyciele i nauczycielki. Czy da się obejrzeć, objąć wzrokiem wszystkich i dostrzec zmiany? Ja myślę, że warto jest się starać to zrobić. Natomiast no jest to a wykonalne w tak krótkim czasie. Raczej no jest to taka obserwacja, bym powiedział, nawet długofalowa, żeby móc jakieś wnioski wyciągnąć z tej obserwacji, więc tak po jednym spotkaniu, nawet po dwóch spotkaniach nie jest to możliwe, bo nie dotrzesz do każdego ucznia, nie porozmawiasz z każdym uczniem. No niestety to jest po prostu niewykonalne w tak krótkim czasie. Mam nadzieję, że to jest dla Państwa pocieszające, że wszyscy jesteśmy w podobnym miejscu, jeśli jest tych uczniów rzeczywiście bardzo dużo. Słuchajcie, to ja jeszcze mam takie pytanie na ten początek. Wchodzę do klasy i widzę swoich uczniów nowych, starych. E, zmienionych e, fizycznie, psychicznie, czasami emocjonalnie, z pełni, e, pełni z energią. E, czy Wy z nimi rozmawiacie o ich planach na nowy rok szkolny? Powiem, że e, e, nauczyciele robią różne plany, czasami zmieniają im się grafiki, czasami się zmieniają szkoły, czasami dochodzą nowe klasy, nowe przedmioty. A czy Wy pytacie swoich uczniów no, na plany na ten nowy rok? Czy myślicie o tym, że oni chcieliby się na przykład pokazać inaczej niż w poprzedniej klasie, czy jak już mają coś z poprzedniego roku, to już z nimi zostaje w waszych oczach. Jak to jest? Ja bym powiedział jeszcze tak nawiązując właśnie do tego, co mówisz, Kasiu, jedną rzecz. Znaczy, hmm. Jakby to, od czego zacząć? Ja jestem opiekunem samorządu uczniowskiego, więc co roku są wybory do samorządu uczniowskiego. I na przykład w tym roku to było zaskakujące, bo najczęściej było tak, że ci ludzie, którzy byli zaangażowani w samorząd uczniowski, zgłaszali się ponownie, startowali po prostu w wyborach. A w tym roku zrobiła się taka dziwna zmiana, to mnie zaskoczyło, nie byłem jakby w ogóle przygotowany na, na taką informację i część osób, która nie była zaangażowana, znaczy, która była zaangażowana w samorząd w tamtym roku, w tym roku postanowiła odpuścić. I powiem szczerze, że to mnie trochę zaskoczyło, nawet miałem takie, ale dlaczego, ale dlaczego? Natomiast myślę sobie, że to jest też ważne pytanie, żeby zainteresować się tym, z czym te dzieciaki wchodzą w ogóle do szkoły, ale znowu powiem, nie wiem, czy Iza się ze mną zgodzi, ale znowu powiem jedno, to nie jest tak, że jesteśmy w stanie ogarnąć to od razu, pierwszego dnia, drugiego, to znowu będzie proces, który będzie rozłożony w czasie, niestety. Ja, ja myślę sobie, Ja myślę sobie tak, że dla mnie w ogóle to zawsze było bardzo ważne I, kiedy, i wtedy, kiedy pracowałam w szkole ogólnodostępnej i teraz w szkole specjalnej chyba nawet jest to ważniejsze, coś, co nazywam partycypacją uczniów, czyli jakby dawaniem im wyboru i angażowaniem ich w to, co się dzieje podczas zajęć. Dlatego dla mnie bardzo ważne jest zapytanie rzeczywiście, z czym zaczynamy, odwołanie się do tego trochę, co było i do tego, co, co chcielibyśmy robić w tym roku. Tutaj na czacie pani Ania napisała, że zawsze pytam o postanowienia noworoczne uśmysławiam, że mają czystą kartę. Tak, to jest tak, że to tutaj pewnie jest trochę zahaczono o ten proces etykietowania. Natomiast dla mnie, dla, dla, mnie ważne to, dla mnie ważne jest to, żeby znaleźć ten czas na taką rozmowę o tym, co się zmieniło, jak spędzili wakacje. Właśnie dzisiaj jestem po takich rozmowach i e i one są i one były takie dla mnie bardzo ciekawe, bo dowiedziałam się znowu kolejnych, kolejnych nowych informacji. Ja jeśli pozwolicie jeszcze to chciałabym powiedzieć tylko o tym o tym dostrzeganiu do, do, drobnych zmian. Ja wiem, że to jest bardzo trudne w tak, duży, ta, w tak bardzo licznych klasach. Ja mam łatwiej, bo moje klasy są maksymalnie sześciosobowe. Natomiast myślę sobie, że warto jest przynajmniej ja tak robiłam w szkole ogólnodostępnej wykorzystywać wszelkie możliwe okazje. Mijam kogoś na korytarzu i widzę kurczę coś się zmieniło. Bo chyba ma nowe okulary, albo ma inną fryzurę, albo jakiś, jakąś inną, jak to oni mówią, stylówkę. I Ja widzę, jakie to dla nich jest ważne, że rzeczywiście widzimy takie małe rzeczy. Więc tak, wa warto jest pytać. Zgadzam się z Tobą, Adrianie. Wiem, że to jest proces. Wiem, że to nie da się zrobić na jednej lekcji, ale to chyba nawet nie o to chodzi, żeby, żeby dostrzec te wszystkie zmiany i żeby rozmawiać o planach tylko na jednej lekcji. Dokładnie. Aniu, czy ty ze swojej perspektywy możesz nam powiedzieć, co uczniowi i uczennicy robi to, że nauczyciel ich widzi? No, myślę, że to o czym tutaj wszyscy mówiliście i też to co państwo pisaliście tutaj na, na czacie, to jest podstawa, to jest od, od tego zaczynamy w ogóle spotkanie z drugim człowiekiem, tak? Że jeżeli kogoś nie widzimy, no to jak mamy z tym człowiekiem wejść w dialog, więc w ogóle dla ucznia, uczennicy taki komunikat, widzę cię, tak jak tutaj Izom mówiłaś, zauważyłam coś, zauważyłem coś. Albo tak jak tutaj Państwo pisaliście, o tym, że. No, widzę uśmiechnięte twarze, ale też widzę trochę niewyspanych osób, a trochę może, nie wiem, też zdenerwowania na sali. Wszystko to jest takim początkiem budowania kontaktu. Myślę, że to jest bardzo ważne. Bycie widzianym, słyszanym jest bardzo ważne dla każdego człowieka, a szczególnie jest ważne dla dzieci, dla młodzieży. To jest na przykład bycie widzianym przez nauczyciela, nauczycielkę też przez innych uczniów, uczennice w klasie. To jest na przykład to, jak bolesna jest ta przemoc taka rówieśnicza, relacyjna, tak? która właśnie polega na wykluczeniu, na tym, że się kogoś traktuje jak, jak powietrze. I to jest często dla dzieci dużo bardziej bolesne niż nawet to, że ktoś, nie wiem, coś powie przykrego takiemu dziecku. I też czasami możemy zobaczyć, jak dzieci, które no, czują się niewidziane, Mogą popadać właśnie w taką depresję, tak, że no, nie jestem ważny, ważna, nie mam prawa tu być, albo w drugą stronę właśnie bardzo, bardzo postarać się może w taki niekonstruktywny też sposób o to, żeby być widzianym, widzianą, tak, czyli nie wiem, rozrabiać w klasie, jeżeli nie słyszymy dziecko, no to będzie nie wiem, krzyczeć, robić różne rzeczy, więc. To, to, że widzimy, widzimy, słyszymy dzieciaki jest bardzo ważne. I może powiem też od razu jedną taką rzecz, też to, że widzimy, słyszymy potrzeby dzieci i młodzieży i też nasze własne. I tak jak tutaj też czytałam te wypowiedzi, oprócz tego, że pisaliście, pisałyście, że widzicie, Dużo uśmiechów, dobrej energii. No też się pojawiły takie rzeczy, na które nie mamy wpływu. tak Chaos, jakieś przeładowane programy, grafiki, to, że trzeba pracować na ileś zmian. To są takie rzeczy, które wpływają na nas i na osoby, z którymi pracujemy, a takie, na które nie mamy wpływu. Natomiast myślę, że nawet jeżeli nie możemy w pełni zaspokoić jakiejś potrzeby osób, z którymi pracujemy, chociażbyśmy bardzo chcieli, tak jak Adrian powiedziałeś, że no, na początku może nie jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby uwagi wszystkich uczniów i uczennic, ale się staramy i mamy na to czas i to jest też proces. I, no i też możemy o tym mówić, tak? Po pierwsze, że się staramy, a, a też się nie bać nazywać jakby potrzeby dzieci, nawet jeżeli w pełni nie możemy ich zaspokoić. Ja pamiętam taką sytuację, jak był okres pandemii i było dużo takich ograniczeń związanych z, z przemieszczaniem się dzieci, że nie mogły chodzić po korytarzach, spotykać się z uczniami, z uczennicami z innych klas, musiały siedzieć w klasach. To było bardzo trudne. I pamiętam jednego chłopca, który już po prostu z taką ogromną złością powiedział, że już nic nam tutaj nie pozwalacie, zwariować można w tej szkole. I, I to, że po prostu został usłyszany, to, że mu powiedziałam, że ja rozumiem tą jego potrzebę ruchu, bycia z innymi, relacji, zabawy. I jest mi przykro, że nie mogę ją w pełni teraz zaspokoić. No to już było po, y, początkiem tego dialogu, tak, że mogliśmy zacząć y, rozmawiać i byliśmy po jednej stronie, a nie po dwóch stronach barykady. Ani bardzo płynnie nas przeprowadziłaś do potrzeb, o których zaczęliśmy rozmawiać. Potrzeba, o której ja bym chciała dzisiaj z Państwem i z moimi gośćmi porozmawiać, to poczucie bezpieczeństwa. Bardzo często mówimy o tym, że bez poczucia bezpieczeństwa uczenie się nie będzie możliwe. To jest taka podstawa naszego funkcjonowania, naszego i naszych uczniów. I teraz o tym, co buduje poczucie bezpieczeństwa. Na podstawie różnych badań, na podstawie naszych rozmów i rozmów z nauczycielami, ja wypisałam tylko kilka elementów, które budują poczucie bezpieczeństwa. Nie o wszystkich dzisiaj będziemy rozmawiać, ale to, że są klarowne zasady dla uczniów i dla nauczycieli jest podstawą bezpieczeństwa. To, że mamy wspólne aktywności, o tym Izo ty dużo mówiłaś, jak przygotowywaliśmy się do tego webinarium, że to nie jest tylko w formie deklaracji, tylko rzeczywiście wspólnie coś robimy. Klasowe rytuały, do których też dzisiaj będziemy nawiązywać, określone wymagania edukacyjne również i jasne zasady oceniania. O ocenianiu dzisiaj nie będziemy rozmawiać, do oceniania wrócimy na innym webinarium, ale to w ramach tego poczucia bezpieczeństwa. I chciałabym, żebyśmy zaczęli od poczucia bezpieczeństwa w kontekście klarowności zasad. i Iza przygotowała dla Państwa taki poradnik klarowności zasad w kontekście przygotowywania kontraktów klasowych. Więc Izo, jeśli możesz, poproszę Ciebie. Dziękuję. Właśnie dla mnie w ogóle kontrakt klasowy to jest taka rzecz, która w szkole ma taką dziwną pozycję i tak dziwnie działa. Jak ja też prowadzę w CEO szkolenia dla nauczycieli, dla rad pedagogicznych, gdzie o kontraktach dużo mówimy. I nauczyciele często mówią, ma, tam te kontrakty, tak one są, ale no właściwie to one nie działają. I jak zaczynamy wtedy rozmawiać ze sobą, jakby po co są te kontrakty, co to jest ten kontrakt, w jaki sposób on powinien być zawarty, dlaczego on jest ważny, dla kogo on jest ważny, to zaczyna, jakby zaczynamy rozumieć, że Trochę inaczej myślimy ja i y, nauczyciele uczestniczący i nauczycielki uczestniczące w szkoleniach na, na, o, o tym kontrakcie. Więc właśnie po co w ogóle y, y, Dlaczego do, do potrzebny jest kontrakt. Kontrakt potrzebny jest dlatego żebyśmy wspólnie z uczniami uczennicami umówili się na to y, jak co się powinno dziać w klasie, a co się nie powinno dziać po to, żeby, żebyśmy wszyscy w klasie czuli się dobrze. Kontrakt nie jest więc czymś właśnie tutaj patrzę na czat. Pani Krysia pisze właśnie wczoraj tworzyliśmy kontrakt w klasie drugiej. No Super Pani Krysiu. Ciekawa jestem czy jak będziemy o tym mówić. Kontrakt czy kodeks pyta Pani Karolina. No właśnie kontrakt czy kodeks. Nie wiem jak Pani, pani Pani Karolino rozumie kodeks. Ja kontrakt rozumiem jako wzajemną umowę obu stron, czyli nas nauczycieli, czy, czy mnie jako wychowawcy i uczniów, do którego się zobowiązujemy wspólnie do przestrzegania. Kontrakt powinien być zredagowany wspólnie z uczniami. Czyli to nie powinno być tak, że przychodzę do szkoły i mówię o tym, że o właśnie teraz ja mam takie tutaj zasady, które chciałabym, żebyście przestrzegali, bo to nie jest kontrakt. To, jest wtedy, to są wtedy zasady, zasady czy normy klasowe. Uczniowie powinni być zaangażowani w proces tworzenia tego kontraktu i kontrakt powinien być spisany i powinien być podpisany przez uczniów. Niektórzy nauczyciele czy wychowawcy także go podpisują. Powinien być wywieszony w klasie w takim miejscu żeby był on widoczny. Pojawiło się też pytanie na czacie co w przypadku kiedy mimo kontraktu uczniowie nie przestrzegają go i naciągają zasady. Właśnie troszkę będę chciała o tym powiedzieć. Może nie wprost odpowiem na to pytanie ale może pani Liliano kiedy będę mówiła o takich zabójcach kontraktu to może znajdzie pani wśród tych zabójców akurat takiego, które powoduje, że uczniowie w, w pytaniu, które pani zadaje właśnie go nie przestrzegają czy, czy naciągają. Zasady powinny być dla uczniów jasne, to znaczy czasami w kontrakcie zapisujemy takie zasady, znaczy często zapisujemy, że szanujemy się nawzajem, jesteśmy koleżeńscy, ale co to znaczy szacunek? Czym dla mnie jest szacunek, po czym ja poznam jako uczennica i uczeń klasy czwartej, że jestem szanowana, w jaki sposób ja mogę pokazać komuś, że że jest jest, że, że jakby ten szacunek, mu, że ten szacunek mu okazuje. Na kolejnych slajdach będziecie Państwo mieli obszary, które są ważne, jeśli chodzi o, o klasowy kontrakt, czyli takie rzeczy z tych obszarów powinny w tym, mogą w tym kontrakcie się znaleźć, czyli na przykład zachowanie się podczas zajęć lekcyjnych, czego, co jest dozwolone. A co co się na tych zajęciach jakby nie powinno wydarzać o traktowaniu się nawzajem czyli tutaj mówimy o, tej, o tym szacunku życzliwości byciem, byciem punktualnym punktualnym. W niektórych kontraktach widziałam, że znajdują się także zapisy dotyczące stosunku do nauki Na przykład w moich zasadach, które ja mam wynegocjowane z uczniami i to właśnie w tym tygodniu się dzieje. Mamy taki zapis, że jesteśmy aktywni i rozmawiamy ze sobą co to znaczy, że jesteśmy aktywni. No ja mam taką cudowną, takie cudowne klasy, że w mojej klasie uczniowie wszyscy chcą być aktywni. I to jest taka duża różnica, która, którą ja widzę, która jest między szkołą specjalną a szkołą ogólnodostępną. Ale też w zasady, które są w kontrakcie zapisane są ważne też w kontekście tego, kiedy w klasie pojawia się, pojawiają się jakieś trudności czy ewentualne, ewentualne konflikty. Co dalej o kontrakcie? Kiedy kontrakt, kiedy kontrakt nie działa? No właśnie, nie działa na pewno wtedy, kiedy jest tak zwaną sztuką dla sztuki. Czyli no w szkole, w której na przykład pracuję, jest, taka, jest taki obowiązek, żeby w każdej klasie wisiał kontrakt. No i ja ten obowiązek wypełnię, kontrakt wisi i tyle. No i te zasady są wtedy schowane w kącie, bo ktoś je spisał. Na początku roku na kartce A4 i powiesił, gdzieś jakby schował, one są niewidoczne, nikt nie wraca się do nich, słabo się z nimi uczniowie identyfikują, jeśli wcale. Żeby zobaczyć w ogóle czy uczniowie się identyfikują z takimi zasadami, jak byłam jeszcze pedagożką szkolną, jak wchodziłam na zajęcia, dla mnie te zasady są bardzo ważne, zawsze były ważne. Więc jak wchodziłam to mówiłam, słuchajcie, ciekawa jestem czy macie klasowy kontrakt, bo chciałam się do czegoś na tych zajęciach odwoływać. Oni mówili tak, tak mamy. Ja mówiłam wtedy to powiedzcie proszę przykład jakiejś jednej, podajcie jakąś jedną zasadę, którą macie zapisaną i wtedy ja widziałam, czy rzeczywiście klasa z tym kontraktem pracuje czy nie, bo jeśli nie potrafią podać przykładu żadnej zasady, która jest w kontrakcie, to znaczy, że ten, z tym, ten kontrakt jest jakby słabo przepracowany. Kontrakt nie działa wtedy, kiedy występuje zasada nasępa, czyli na przykład mam koleżankę czy kolegę, który ma ładny kontrakt, ja go sobie kseruję, oprawiam w antyramę kupioną w pewnym szwedzkim sklepie i wieszam wieszam właśnie gdzieś w klasie. Albo kiedy właśnie mam taki kontrakt, bo zostałam wychowawczynią w czwartej klasy. Teraz mam już piątą. No i ten kontrakt z zeszłego roku był fajny, ładnie napisany w antyramie, więc kopiuj wklej, nawet nie kopiuj wklej, tylko po prostu go sobie jeszcze raz wykorzystam. Kontrakt na pewno nie działa, kiedy jest napisany takim językiem Paszczaka. Ja nie wiem czy państwo kojarzycie taką bajkę Muminki, ale w moich latach dzieciństwa to była moja ukochana bajka. Do tej pory ją lubię i tam występowała taka postać Paszczak. Ja się go bałam, jak byłam dzieckiem i on był taki zagrażający. On, za, on zabraniał, karał. Była nawet taka piosenka hej wisusy i chłopaki Paszczak wsadzi was do paki. Na pewno kontrakt nie działa, kiedy jest sformułowany językiem takim zakazów i ja do tej pory ja, ja byłam zawsze buntowniczką to mama mi mówiła mówili mi to nauczyciele i naprawdę jak ja do tej pory tak mam pewnie niektórzy z państwa też tak mają że jak widzę że czegoś mi jest niewolno, to mam taką podskórną chęć właśnie to zrobić i do takich buntowników zasady sformułowane nie nie nie tak właśnie działają. Przerost formy nad treścią to takie piękne kontrakty. Przypominam sobie moją koleżankę, która pracowała ze mną w poprzedniej pracy i ona się właśnie dostała wychowawstwo w czwartej klasie i bardzo chciała, żeby ten kontrakt był taki wynegocjowany, demokratyczny, ale żeby był też piękny. I co ona zrobiła? Ona po prostu zadała sobie bardzo dużo trudu, bo ona sformułowała z dziećmi te zasady, ale te zasady, każdą z tych zasad podzieliła na no oczywiście na wyrazy, a każdy z tych wyraz na literki. Powycinała z jakiejś gazet, nie wiem skąd wzięła te literki i tymi literkami wykleiła ten kontrakt, kontrakt miał 8 punktów. Wyglądał pięknie, natomiast nie działał, bo jakby właśnie nastąpił przerost formy nad treścią. Kiedy kontrakt znaczy kiedy kontrakt nie jest kontraktem, tylko jest narzuconymi normami, ma być tak, bo tak, bo ja tak mówię. Ja tak mówię, bo jestem waszą wychowawczynią, jestem waszą nauczycielką. No to trudno potem oczekiwać od uczniów i uczennic, że będą go, że będą go przestrzegać. Kontrakt także nie działa wtedy, kiedy jest zbyt długi, to znaczy kiedy tych punktów jest tak dużo i są tak szczegółowe, że a czasami nawet to nie są takie zasady, tylko to jest taka lista naszych pobożnych życzeń, jak chcielibyśmy, żeby uczennice czy uczniowie się zachowywali. Więc jaki kontrakt działa? Moje doświadczenie i doświadczenie nauczycieli, od których się uczyłam i psychologów i specjalistów od klasowych kontraktów, z którymi pracowałam, miałam przyjemność z nimi współpracować, jest taka, że najlepiej maksymalnie 5-6 zasad. Pięć, sześć zasad sformułowanych w sposób pozytywny, to znaczy właśnie nie paragraf numer i język taki, że dzieci go nie rozumieją, tylko, tylko właśnie podam przykład takiej zasady i sformułowany jeszcze w sposób pozytywny. To znaczy, kiedy na przykład mamy w klasie trudność taki, taką, że uczniowie nam się często spóźniają, to nie piszemy nie spóźniamy się, bo nie wzmacniamy złych zachowań, tylko wzmacniamy to, o co nam chodzi, ale to piszemy, że jesteśmy punktualni. Kiedy mamy problem z tym, że uczniowie się przezywają, czy mówią do siebie takimi no, ksywkami, jak oni to mówią, których nie akceptują, to nie piszemy, nie przezywamy się, tylko mówimy, zapisujemy, zwracamy się do siebie po imieniu albo mówimy do siebie po imieniu, no chyba, że jest ktoś w klasie, komu odpowiada na przykład, że ma jakąś, jakąś ksywkę i wtedy to z uczniami oczywiście też negocjujemy. Powiem jeszcze o jednej rzeczy, która jest na którą też się nauczyłam i jak prowadziłam trening zastępowania agresji to też ta, ta, ta zasada u nas była najczęściej zapisana. Jeśli jest z jakąś zasadą z przestrzeganiem jakiejś zasady szczególny kłopot to formułujemy ją w sposób i pozytywny i w taki sposób negatywny. Podam przykład, kiedy mamy problem z tym, że uczniowie w klasie przejawiają jakiś rodzaj zachowań agresywnych, czy to agresji słownej, czy to agresji fizycznej, to piszemy szanujemy się nawzajem, kropka, nie zgadzamy się na zachowania agresywne. I teraz zobaczcie, tam nie jest napisane, nie jesteśmy agresywni, tylko nie zgadzamy się, co oznacza, że jeśli ja widzę w mojej klasie, w mojej grupie, że ktoś kogoś obraża, że ktoś kogoś wyklucza, bo to w ogóle jest cały jeszcze wstęp do tego, co to jest zachowanie agresywne, bo też moje doświadczenie pedagogzki mówi o tym, że dla chłopaków w szkole podstawowej agresja to, jest, to są czysto zachowania fizyczne. Oni jakby bardzo rzadko postrzegają taką agresję psychiczną jako w ogóle agresję. Więc tak to w skrócie o kontrakcie. I spisujemy go, spisujemy go wieszamy go w takim miejscu, w którym jest widoczny. I taka, taka świadoma praca nad kontraktem to jest taka praca, w której odwołujemy się do niego w sytuacjach, w których, w których chcemy wzmocnić, że jakieś zachowanie pozytywne wystąpiło i chcemy uczniów za coś wzmocnić czy docenić, ale też w sytuacjach trudnych. I powiem jeszcze o jednej rzeczy, chyba już na koniec mówienia o kontrakcie, że pewnie Państwo wiecie o tym, że nie chciałam powiedzieć pewnie być może część z Państwa zna taką osobę jak Andrzej Kołodziejczyk. To jest taka, w ten sposób ikona psychoprofilaktyki, osoba, która napisała program, spójrz inaczej. I On też jakby bardzo silny nacisk kładzie na, na, pracę, na pracę z kontraktami klasowymi. I on mówił, żeby klasę nauczyć przestrzegania zasad, to przez pierwszy miesiąc trzeba codziennie na pierwszej lekcji ten kontrakt przypominać, ustalić z dziećmi wzmocnienia za przestrzeganie kontraktów i jakby konsekwencje, świadomie nie używam słowa kary, tylko konsekwencje załamanie zasad. Warto też zadbać, Tutaj zapomniałam imię pani, która pisała, że właśnie ustaliła ze swoją klasą drugą kontrakt klasowy. Warto jest też zadbać, żeby ten kontrakt był dostosowany do odbiorców, czyli w momencie, kiedy ja na przykład pracuję w klasie, gdzie na sześć osób dwie osoby tylko czytają, to ja mam kontrakt właśnie z użyciem takich piktogramów czy takich obrazków. Jeśli pani pracuje w klasie drugiej, pewnie uczniowie już czytają, ale być może warto właśnie wzmocnić przekaz. Jak Jakimś, jakimś obrazkiem, jakimś piktogramem. No i to właściwie chyba były takie najważniejsze rzeczy, które mogłam o kontrakcie w tej chwili powiedzieć. Pani Krystyna odpowiedziała, że uczniowie w drugiej klasie czytają. Adrianie, Aniu, jeśli macie ochotę, jakby dołożyć swoją część do. Myślę bardzo ciekawej wypowiedzi a propos kontraktów. Ja jestem tym zachwycona. Ja staram się spisywać kontrakty, takie mikrokontrakty ze swoimi dziećmi a propos naszego wspólnego funkcjonowania w domu. Pewnie one nie są tak rozbudowane jak kontakty klasowe, ale rzeczywiście używaliśmy w zeszłym roku obrazków, ponieważ mój syn nie potrafi czytać jeszcze. To może ja dopowiem, właściwie tak nawiązując Kasia do tego, co powiedziałaś i do używania obrazków, że no ważne jest, aby ten w tworzeniu tego kontaktu, żeby kontaktu, przepraszam, żeby były włączone wszystkie dzieci. Tak? Czyli też, żeby, żebyśmy to zro, robili w taki sposób zrozumiały. To mówię w kontekście teraz, Adrian wspomniał wspomniałeś, że masz dużo nowych uczniów z Ukrainy, którzy może jeszcze nie mówią dobrze w języku polskim, więc też, żeby zadbać o te osoby, żeby one mogły wspólnie tworzyć ten kontrakt, tak? czyli możemy się no tutaj w różny sposób można szukać translatorów, tłumaczyć. On też może być w różnych językach. Mogą być te rysunki. Możemy w różny sposób o to, o to zadbać. I to jest bardzo ważne, żebyśmy o, o tym pamiętali. Tutaj jeszcze na czacie pani Ksenia napisała, co, co zrobić, jeżeli no, klasa nie ma swojej klasy, w sensie, że klasa szkolna nie ma swojej przestrzeni. I mi się wydaje, że tu i już częściowo o tym powiedziałaś że też ten kontrakt szczególnie na początku przypominamy, rozmawiamy, że nie tylko tak, że on jakby wisi w sali, ale też o nim rozmawiamy, więc to może częściowo rozwiązać ten problem. No ja się też spotkałam z, te, z czymś takim, że Praktycznie ktoś ten kontrakt y, przenosił i w takich salach, gdzie, gdzie dzieci bywały częściej, po prostu on y, no, był kontraktem przenośnym. Także na przykład przewodniczący, przewodnicząca klasy przez jakiś czas go wywieszała, czy po prostu wisiał w tej klasie, gdzie jednak uczniowie, uczennice mieli y, najczęściej y, zajęcia. I y, jeszcze tutaj y, pani Ola napisała o tym, że ten kontrakt jest, dba o to, żeby ten kontrakt był otwarty. I tutaj myślę, że podobnie jak zaraz będziemy też mówić o integracji, że faktycznie ten kontrakt to nie jest coś, co, na co się umawiamy raz i, i koniec, tylko po prostu dalej możemy go modyfikować, e, tworzyć. I też bym powiedziała, że co zrobić, jeżeli niektórzy nie będą go przestrzegać, no ja myślę, że na pewno nie będą go przestrzegać, w sensie, że to, że mamy ten, to, że niektóre dzieci nie przestrzegają kontraktu, to nie znaczy, że to nie jest jakby dobre narzędzie, tylko to, że my właśnie mamy to narzędzie, żeby mamy się do czego odwoływać, tak? bo inaczej to jesteśmy w tym chaosie, o, której, o których też tutaj na czacie pisaliśmy, że widzę chaos, tak? więc jakby bez tego kontraktu mamy więcej chaosu, a tak mamy narzędzie, mamy się do czego odwoływać. Ja też bym chciał dwa grosze dołożyć do tego, do tego wszystkiego i powiem może trochę tak przewrotnie, może tak trochę z innej strony. Ja w tamtym roku miałem okazję po raz pierwszy w ogóle tworzyć kontrakt klasowy, bo w tamtym roku szkolnym zostałem wychowawcą. Po raz pierwszy. I powiem Wam szczerze, tak przyznam się przed wszystkimi uczestnikami, że nie miałem zielonego pojęcia, jak zrobić kontrakt klasowy. Ja tylko wiedziałem, że wypada coś takiego zrobić. Gdybym może wcześniej trafił na jakieś szkolenie u Izy, to mój kontrakt byłby po prostu, wiecie, top of the top, ale tak nie było. Natomiast jakby intuicja mi podpowiadała, że ja chcę, żeby moi uczniowie uczestniczyli w tym, jak tworzymy kontrakt. To była czwarta klasa i w sumie mogę stwierdzić, że chyba trochę przesadziłem z oczekiwaniami. Mi się wydawało, że dzieci to mi teraz podsuną takie zasady, że ja wszystko będę mógł wykorzystać. No i stanąłem na godzinie wychowawczej i mówię, słuchajcie, robimy kontrakt, kontrakt klasowy, to teraz każdy z was może powiedzieć, co jest dla niego ważne. I praktycznie po dwóch minutach już się wycofałem z tego, bo się okazało, że te rzeczy, które mówiły dzieci, jakby nijak się nie miały do tego, co wiedziałem, że powinno być w kontrakcie. Natomiast na szczęście to było tak, że wymyśliłem sobie, że dam sobie trochę więcej czasu, czyli jednego dnia będziemy rozmawiać w ogóle o kontrakcie na godzinie wychowawczej, potem na następny dzień, przed rozpoczęciem lekcji już historii, znowu wrócimy do tego, żeby jeszcze po przemyśleniu mogli powiedzieć, co o tym myślą i potem, tydzień później, na godzinie wychowawczej, będziemy ten kontrakt tworzyć. I w międzyczasie rozpoczął się Właśnie kurs CEO, czyli wychowanie to podstawa i tam znalazłem to wszystko, co mnie jakoś, wiecie, dręczyło, odpowiedzi na te pytania, które mnie dręczyły, więc kiedy już wpadłem ten tydzień później do klasy, to wiedziałem już co robić i jak podejść w ogóle do tworzenia, do tworzenia tego kontraktu i on nie był idealny. Ja dzisiaj to wiem z perspektywy tego roku, wiem, że ten kontrakt nie był idealny i za to podkreśliła, że lepiej unikać takich sformułowań jak nie będę albo nie będziemy, czyli takich zakazów, powiedzmy, wprost wyrażonych. W moim kontrakcie takie dwa zakazy się pojawiły, one się tam wkradły, ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że to były zakazy, które powiedziały dzieci. Więc wykorzystałem to, co one sformułowały. Moja słabość była taka, że nie potrafiłem tego jakby oddać językiem pozytywnym, chociaż naprawdę starałem się, ale miałem z tym wielki problem. Niemniej byłem naprawdę bardzo zdziwiony. Mniej więcej miesiąc później była taka sytuacja, pewna sytuacja klasowa, i na godzinie wychowawczej, kiedy rozmawialiśmy o tej sytuacji, to wtedy uczniowie powiedzieli. No właśnie, a my w kontrakcie mamy zapisane i ja byłem, słuchajcie, tak pozytywnie zaskoczony. To było tak niesamowite dla mnie uczucie, że oni, oni pamiętają. Tutaj właśnie też Ania nawiązywała do, do pani, która wspominała o tym, że nie posiada własnej sali. Ja salę posiadam, natomiast i tak przygotowałem takie drukowane wersje tego kontraktu. Była jedna wersja taka duża, ona wisiała w klasie i takie małe wersje, takie, wiecie, jak połowa A4, i po prostu każdy uczeń dostał też swoją wersję, no i do zeszytu historii w tym wypadku, na z tyłu, każdy wklejał i podpisywał się pod tym kontraktem. I to też było, myślę, bardzo dobre posunięcie, dlatego że jak moja koleżanka z pracy miała problem w mojej klasie, z uczniem, który nie chciał przychodzić punktualnie na lekcje, zawsze jak dzwonił dzwonek, szedł do toalety, to ona akurat też w tym samym dniu miała lekcję, kiedy, kiedy i ja miałem lekcję z moją klasą i mogła powiedzieć, bo jej to podpowiedziałem, wyciągnij na chwilę zeszyt z historii, otwórz go na ostatniej stronie, zobacz, tu masz kontrakt i przeczytaj punkt, to chyba był wtedy czwarty, jak dobrze pamiętam, będę punktualnie przychodził na zajęcia. No i ona mogła się też do tego odnieść, no, słabość jest taka, że w czwartej klasie mieli tylko jedną godzinę historii w tygodniu, więc ten zeszyt pojawiał się tylko raz w tygodniu. Niemniej ten kontrakt nie był tylko w klasie, był też wklejony w zeszyt. Można próbować w różny sposób. Tak naprawdę ten, ten kontrakt, kontrakt gdzieś udostępnić uczniom, tak żeby mieli do niego, do niego dostęp. W tym roku jeszcze na przykład nie robimy kontraktu. Pierwsza godzina wychowawcza to były sprawy bardziej organizacyjne. Zapowiedziałem, że będziemy pracowali nad kontraktem w klasie piątej. No i teraz uczniowie nawet dzisiaj jeszcze podpytywali, czy możemy na przykład zapisać w kontrakcie, żeby nie krzyczeć na przerwie. Dosłownie takie było pytanie dzisiaj. Ja mówię, dobrze, wrócimy do tego, jak zachowywać się też na przerwie. I będziemy próbowali też w jaki sposób sformułować to i zamieścić w kontrakcie, skoro jest to dla Was tak ważne? Tyle. Myślę, Dzie myślę że Dziękuję chciałam... Ci, Adrianie, bardzo. Myślę, że zainspirowaliście naszych, naszych odbiorców oglądających nas dzisiaj. Ja podbijam pytanie pani Magdaleny, czy ktoś z Państwa, kto nas dzisiaj ogląda, ma doświadczenie z kontraktami w szkołach ponadpodstawowymi? My przejdziemy dalej, bo ten wątek zostawiamy go na czat, jeśli ktoś z Państwa ma takie doświadczenie. Mówimy o bezpieczeństwie i drugim elementem, który chciałabym, żeby też się pojawił, to są te rytuały. Te drobne, małe, klasowe. Wiem, że o tym rozmawialiśmy o tym, co może być podstawą bezpieczeństwa w kontekście rytuałów i pamiętam, Aniu, jak ty mówiłaś o tym, że to może być tylko minuta. I ja bym chciała, żeby to, żebyśmy do tego wrócili bardzo krótko, a potem przeszli do relacji i czy to jest rzeczywiście szkoła, to miejsce na relacje pomiędzy uczniami? Um. Ja myślę, że w ogóle rytuały i pewna przewidywalność to jest bardzo ważne dla budowania poczucia bezpieczeństwa. To, że uczniowie uczennice po prostu no, yy, wiedzą jaki jest rytm lekcji, rytm przerwy, yy, no to daje takie poczucie spokoju yy, i faktycznie mogą też w tym pomagać yy, bardzo rytuały. E, na przykład w klasach e, młodszych na dzień dobry. Myślę, że to jest coś, co nie, nie zajmuje tak bardzo dużo czasu, e, a e, no a też pomaga właśnie zobaczyć y, uczniów i uczennice. To na przykład to, coś, z czym się spotkałam y, no, wie, wielokrotnie, to to, że na przykład uczniowie jeszcze przed wejściem do, do klasy na przykład y, pokazywali y, nauczycielce, nauczycielowi, w jaki sposób by się chcieli z nim przywitać, tak? Czy po prostu, nie wiem, podać rękę, czy przybić piątkę, czy, po, czy tylko się tam ukłonić. Więc to też był taki moment już takiego rytuału, że, że ktoś ma ten wybór na dzień dobry, jak się chce przywitać, i to też mogło być takim rytuałem. A tak sobie właśnie myślę, że jeśli chodzi o te rytuały, i też zaraz będziemy mówić o integracji, że właśnie. To, to jest coś, co może być taką właśnie minutą tak, na każdej lekcji, w zależności od tego, co jest nam potrzebne, czy to jest coś, co robimy na początku, nie wiem, w młodszej klasie, jakieś rytuału, jakiejś piosenki, którą się witamy, czy na przykład w starszych klasach może to jest taka... Minuta, nie wiem, ciszy, wyciszenia, żeby się jakoś uspokoić, albo każdy puszcza jakąś swoją muzykę, tak? Może puścić fragment jakiejś muzyki każdego dnia. No, tak myślę, że to jest coś, co nie musi dużo czasu zajmować, a, a pomaga uczniom, uczennicom, i tak z, że tak zrobimy, że każdy będzie widoczny i zarazem będziemy budować grupę. O budowaniu grupy, o zadbaniu o klasę jako grupę wydaje nam się, że ten element, czyli od poczucia bezpieczeństwa przez drobne rytuały po najważniejszy element, czyli miejsce na relacje pomiędzy uczniami i uczennicami. Ja przewrotnie wrzucam Państwu takie pytanie też do Państwa, którzy są na czacie, żeby się zastanowili nad tym, czy lekcje to w ogóle jest moment, kiedy zawiązują się relacje pomiędzy uczniami, czy to w ogóle jest możliwe? Jeśli nie lekcje, to, to co kiedy uczniowie mają szansę na nawiązywanie pomiędzy sobą relacji? I Aniu, ty już zaczęłaś mówić o integracji jako wstępie do budowania relacji, więc proszę cię, kontynuuj ten, ten wątek. Tak, myślę, że czasami o integracji myślimy tylko w kategorii takich, zajęć krótkich, jednej godziny lekcyjnej na dzień dobry, żeby się poznać z, z klasą, albo nie wiem, jak tutaj ma, też mówimy o klasach licealnych, czyli na przykład o jakimś wyjeździe integracyjnym. Natomiast dla mnie integracja jest czymś, co trwa przez cały rok. Oczywiście na początku na tą integrację poświęcamy więcej czasu, dlatego że dopóki dzieci się nie będą czuły i młodzież bezpieczna w klasie, dopóki. Um, osoby się nie, nie poznają, to nie będą zainteresowane uczeniem się. Tak? Do, do, dopiero kiedy to zbudujemy, dopiero grupa będzie gotowa na to, żeby się uczyć. Zresztą, jak widać na początku, to jest ten uśmiech, entuzjazm u dzieci i młodzieży, ale to też jest ta niepewność i, i dlatego to jest bardzo ważne, żeby każdy miał okazję się poznać z innymi osobami w klasie, ale to nie tylko poznanie, bo to budowanie relacji i w ogóle integracja jest też najlepszym, najlepszą formą profilaktyki na przykład przemocy rówieśniczej. W sensie nie ma lepszej profilaktyki niż po prostu dobrze zintegrowana klasa, a dobrze zintegrowana klasa to taka, gdzie budujemy relacje między uczniami, uczennicami. To jest trochę tak, jak tutaj e, mamy ten rysunek z tymi sznurkami. O tym bardzo ładnie mówi e, profesor Jacek Krzalski, że w momencie, kiedy przychodzi e, mamy klasę, to jest taka mm, zbieranie trochę przypadkowych osób. Tak? To są osoby, które, które się nie znają. E, i w momencie, kiedy my tworzymy dla nich różne okazje poznania się, no to budują się między nimi więzi. tak? I będzie tak, że między jedną a drugą osobą może to będzie jakiś taki gruby sznur, jakaś ogromna przyjaźń, która może powstanie na całe życie. Ja mam jeszcze przyjaciółki na przykład z, z liceum do tej pory. Ale może być tak, że to będzie jakaś jedna cienka linia. I teraz mam ja pytanie, takie do, do Państwa, tutaj do naszych uczestników i uczestniczek, może nie z perspektywy klas, to którymi pracujecie, ale tak na chwilę jakbyście się cofnęli, cofnęły wspomnieniami do tego, jak Wy chodziliście do szkoły, kiedy Wy byliście uczniami, uczennicami. Nie wiem, zobaczcie sobie, ile tam było osób w Waszej klasie, może 30, może 20, może 15, może 33. I pomyślcie sobie o takiej osobie, którą znacie najsłabiej, którą znaliście najsłabiej wtedy. I pytanie jest takie: ile rzeczy możecie powiedzieć o tej osobie? Można napisać na czacie: już nieco to jest, tylko ile to jest rzeczy. Ja na przykład przypominam sobie takiego chłopaka. Wiem, jak miał na imię, wiem, gdzie mieszkał, wiem, że się średnio uczył. Wiem, że kiedyś niestety chłopaki e, no, mocno mu dokuczyli. Ja naprawdę o tym chłopaku nie wiem nic. I nie dlatego, że już nic nie pamiętam, bo to było dawno temu, tylko ja tego nigdy nie wiedziałam, bo nie miałam okazji się tego dowiedzieć. E, a i myślę, że teraz na przykład jak pracuję jednak z klasami szkolnymi, jest w tym zdecydowanie lepiej. Czyli że te relacje pomiędzy dziećmi mogą być, nie wiem, silniejsze, słabsze, ale przez różnego typu oddziaływania, na przykład właśnie różnego typu gry, zabawy, integracyjne, te dzieci mają okazję się poznać, zbudować relacje, tak i dopiero potem myśleć o nauce. I jak tutaj na tym następnym slajdzie to możemy też zobaczyć, to jest też trochę tak, że to może Kasia tam przesunąć jeszcze na ten następny. Tak, że trochę tak jest, że jak przychodzą do nas dzieci, no to one też, znaczy integracja i tak nastąpi, tak? Tylko albo po prostu dzieci się same pointegrują według jakichś swoich kluczy, albo to też będzie taki proces, na który my będziemy mieć wpływ. I na przykład tak jak widzimy tutaj na tym jednym z obrazków, to jest tak, że dzieci przychodzą też w jakichś takich swoich, ja to mówię, nie wiem, pudełkach. tak? I mo może być tak, że jest grupa, nie wiem, na przykład osób dobrych ze sportów i osób, które nie są tym sportem zainteresowane. Mogą być to niestety takie na przykład podziały, że ktoś, kto ma jakieś... Pod względem zamożności, tak, ktoś, kto ma firmowe ciuchy, a ktoś, kto tych firmowych ciuchów nie ma, tak, więc różne te podziały mogą nastąpić. A my w tym procesie integracji dajemy szansę do tego, żeby te grupki się pomieszały i żeby zobaczyły, że na przykład tutaj ci zieloni i czerwoni na przykład mają coś wspólnego, tak? Bo na przykład wszyscy lubią, nie wiem, zwierzęta. Albo dla wszystkich wartością jest wolność, tak? albo wszyscy bronią swojego zdania. Tak? I nagle się okazuje, że te grupki, które myślały, że nic ze sobą nie mają wspólnego, nagle się okazuje, że coś wspólnego mają. Yy, I to jest yy, yy, to, możemy robić właśnie na podstawie różnych zajęć, jest bardzo dużo różnych scenariuszy. Ale na przykład, też świetną taką metodą na budowanie tych sznureczków jest po prostu przesadzanie, o którym tutaj nie ma tak czasu, żeby mówić dokładnie. Ale takie przesadzanie, gdzie po prostu młodzież, dzieci, na, na kilku na przykład lekcjach jest tak, że siadamy z nową osobą. Tylko to musimy robić mądrze, ale dzięki temu też osoby mają okazję się poznać. No i tak jak ja w ogóle sobie tak myślę, może dlatego, że oczywiście jestem z Międzykulturową i też się zajmuję różnorodnością, prowadzę zajęcia też antydyskryminacyjne, więc to jest oczywiście dla mnie ważny temat, ale tak w ogóle myślę, że szerzej rozwojowo, że w ogóle taka nauka, Bycia, współpracy też z osobami, które są inne ode mnie, że to jest jeden z takich ważniejszych celów społecznych szkoły. Tak? Czyli oprócz tego, że dzieci chodzą do szkoły, żeby się uczyć, zdobywać wiedzę, właśnie jak Adrian mówił z historii, z WOS-u, to, to też, co to jest jakby bardzo ważne, to to, że po prostu uczą się być w grupie z osobami, które są inne. Bo na przykład tak na podwórku, no to czasami mogą się dzieciaki dobrać na zasadzie właśnie te, tego podobieństwa. No, a w klasie po prostu trzeba współpracować z każdym, więc to myślę, że to jest bardzo cenna nauka. I też szczególnie tak sobie pomyślałam o tych pierwszoklasistach, takich, takich wystraszonych, o których też tutaj pisaliście na czacie, że wtedy widzimy, jak dzieciaki przychodzą, jakie one są różnorodne. Tak? Jedno, nie wiem, świetnie rysuje, drugie śpiewa, jedno jest bardzo energiczne, kolejne jest spokojne. A potem no, to jest też duże wyzwanie zarządzać tą różnorodnością, ponieważ jak tutaj na kolejnym slajdzie zobaczymy, tak jak tutaj mamy taką szkołę zwierząt, jest rysunek, mamy te różne zwierzęta z poprzedniego slajdu. Jest tak napisane na tym rysunku dla wyrównania szans. Wszyscy macie takie samo zadanie do wykonania. Proszę wdrapać się na to drzewo. I gdzieś faktycznie no, w szkole dzieci są oceniane z, podobnie z różnych przedmiotów, a są różne. Tak jak powiedziałaś, Kasiu, dzisiaj nie jest o ocenianiu i na ten, to jest szeroki temat, jak to robić, żeby właśnie zachęcać, żeby to było sprawiedliwe, to to jest temat na, na inny webinar. Natomiast ja chciałam tutaj powiedzieć kilka słów właśnie o tym, jak to robić, żeby, żeby klasa, żeby zarządzać właśnie taką różnorodnością w klasie, żeby każdy się czuł widziany. Wracamy do tego pierwszego pytania, tak, że, że widzę kim jesteś, czyli daję ci też prawo do tego, żebyś był sobą, była sobą i no i żeby też z tym ci było dobrze w naszej, naszej grupie, w naszej wspólnocie. I tutaj tak bardzo, bardzo krótko, bo ten temat też jest szeroki. Takie cztery filary otwartej szkoły albo szkoły wielokulturowej, szkoły, klasy wielokulturowej, klasy różnorodnej, to, co możemy robić na co dzień. Taka koncepcja 4W, bardzo przydatna autorstwa Dominiki Cieślikowskiej i Maji Branki. One mówią o takich czterech, czterech zasadach, jak to robić, tak? czyli czterech takich W. Czyli w zadbaniu o to, żeby każdy się czuł widoczny, Właśnie w, w naszej grupie, w naszej szkole y, mówią też o wzmacnianiu, o włączaniu i o współpracy. I może tak y, krótko, to jeszcze Kasia poprzedni, bo tam <śmiech> Może tylko takie, co, co, co to znaczy ta y, widoczność? Y, widoczność no to jest to, że y, że właśnie każda osoba się czuje widoczna. I tutaj też chodzi o te osoby z grup mniejszościowych. Jak to robić na co dzień? Na przykład chociażby obchodząc różnorodne święta. Tak? Czyli że w takim roku szkolnym dbamy o to, żeby obchodzić święta i chrześcijańskie, i żydowskie, i muzułmańskie, żeby to uznać że na przykład na historii czy Wosie nie mówimy tylko o historii polskiej, ale też o innych krajach, że czytamy poezję z, też z różnych, z różnych krajów. Tutaj jeśli chodzi o tą widoczność, na przykład mi się przypomina taki jeden takie zdjęcie przejmujące właśnie czarnej dziewczynki, która wybiera, stoi przed taką półką z lalkami i wybiera lalki i po prostu te wszystkie lalki są po prostu białe. Tak? I no, to dziecko nie czuje się widziane pod takim kątem, że ma też tam taką lalkę dla siebie, że przynajmniej ma wybór, tak? że może wybrać lalkę o różnym kolorze skóry. Kolejny aspekt to jest wzmacnianie, czyli aby aby pracować z całą grupą, no czasami, żeby to było możliwe, tutaj Ty też Izo na pewno możesz dużo powiedzieć na ten temat, niekiedy musimy dedykować taką odpowiedź na szczególne potrzeby niektórych uczniów i uczennic po to, aby oni mogli no poczuć się, że są kompetentni, że mogą być częścią grupy, że mogą uczestniczyć w lekcjach. Na przykład w przypadku uczniów uczennic z Ukrainy to mogą być dodatkowe lekcje z języka polskiego, tak? że dzięki temu oni szybciej będą mogli się efektywnie komunikować z innymi uczniami, uczennicami. W przypadku osób, które są wysoko wrażliwe, Albo mm, doświadczyły traumy. To mogą być jakieś zajęcia takie, pomagające im wyrównać, regulować emocje. Tak, i dzięki temu, że my ich wzmacniamy, e, te osoby mogą się e, czuć częścią grupy. Czyli równo to nie zawsze znaczy tak samo, tylko bardziej według potrzeb. Kolejny obszar to jest włączanie, i to są różnego typu takie codzienne, codzienne działania, które robimy po to, aby budować w klasie, w szkole taką włączającą atmosferę, aby każdy mógł uczestniczyć w różnych zajęciach. No to na przykład to, że jeżeli, tak jak tutaj jest na tym zdjęciu, że jeżeli nie wiem, mamy posiłek w stołówce szkolnej, czyjemy wspólnie śniadanie, no to dbamy o to, żeby każdy miał coś do zjedzenia. Tak, i te osoby, które nie jedzą mięsa, bo są wegetarianami, wegetariankami, czy na przykład nie, wiem, nie jedzą na przykład żelatyny, bo są muzułmanami, muzułmankami. Więc... Jak na przykład rozdajemy cukierki, no to dbamy o to też, żeby te dzieciaki też mogły wspólnie z nami coś jeść i świętować. No i ja bardzo zachęcam i nie tylko ja do współpracy. Współpracy rozumianej w taki sposób, że pracujemy ze sobą, pracujemy właśnie z, z osobami z grup mniejszościowych, a nie na rzecz. Czyli właśnie też pytajmy, już na etapie pytajmy o te potrzeby, wspólnie ustalajmy różne rzeczy i też zapraszajmy do współpracy osoby spoza szkoły. Tutaj też mówiliście, pisaliście o tym, że właśnie jest chaos, że czasami też szkoły mają takie limitowane zasoby i tej współpracy możemy też szukać poza szkołą. Jest dużo organizacji, różnych NGO-sów, które, które mogą wesprzeć, tak jak CEO, ale też różne organizacje, które reprezentują grupy mniejszościowe. Dziękuję, Cię, Aniu. Oczywiście dotykamy na razie tematu widoczności i czterech filarów otwartej szkoły. Do tego będziemy oczywiście wracać. Ja bym chciała, żeby jeszcze, jeżeli możesz, Izo, Element, który dzisiaj wybrzmi nam najmniej, ale chciałabym, żebyśmy jeszcze o nim powiedzieli, bo mówimy o widoczności, mówimy o rytuałach, mówimy o kontrakcie. Ja wiem, że chciałaś jeszcze nam opowiedzieć o wartościach i teraz mi ten slajd oczywiście przepadł. Jest, wróciłam do niego. Przy tych kontraktach i przy widoczności wszystkich uczniów jest jeszcze miejsce na wartości w szkole, albo przede wszystkim jest miejsce na wartości w szkole. Więc ja bym chciała, żebyś jeszcze, Izo, chwilę o tym, a potem spróbujemy przyjrzeć się temu, jak to jest, kiedy przychodzi nowy uczeń, nowa uczennica do klasy. Musisz włączyć mikrofon. Przepraszam, ja bardzo krótko, bo wiem, że już jakby czas, nie, nie, nie mamy tak dużo czasu. To, co Państwo widzicie na slajdzie, to jest coś, co mnie urzekło podczas takiej wizyty studen studyjnej w szkole, w szkole w Reykjaviku w technical. Technical Skola to się tam tak nazywa. Tutaj jest angielskie logo tej szkoły. To jest nasza szkoła, z którą jesteśmy, jest nasza partnerska placówka, która właśnie nauczyciele przyjeżdżają do nas w przyszłym tygodniu. I tam jak wchodzi się do szkoły, to jest w ogóle ciekawa, ciekawa wielokulturowa szkoła. Ale w Islandii jest bardzo dużo takich szkół, ponieważ właściwie Podobno w tej chwili w szkołach islandzkich jest więcej dzieci emigrantów niż dzieci rdzennych islandczyków. I to co państwo widzicie to jest taka no, mogę ją nazwać tablicą która, na której napisane są wartości we wszystkich językach uczennic i uczniów którzy się w tej szkole uczą. I co to co to mówi o tej szkole o tej społeczności to mówi o to, to mówi to mówi daje taki komunikat, że w tej szkole czy jesteś z Polski, czy jesteś z kraju bliskiego wschodu, czy jesteś z Ukrainy, czy jesteś z jakiegokolwiek innego kraju poza Islandią, czy jesteś Islandczykiem, jesteś tak samo ważny, że umawiamy się na, na wartości, które są dla nas kluczowe i te wartości są te same i co możemy zrobić, żeby te wartości były widoczne w tej szkole w tej klasie. Jakie zachowania te wartości wspierają, a jakie zachowania tych, tym wartościom przeczą. Ja myślę sobie w ogóle, że praca w oparciu o wartości to jest też znakomity punkt wyjścia do klasowych kontraktów, bo jeśli mówimy, że szanujemy się nawzajem, to czym jest szacunek? Szacunek jest wartością. Jeśli mówimy, jeśli mówimy, że jesteśmy tolerancyjni, to co to jest tolerancja? Tolerancja jest wartością i tak dalej i tak dalej. Ja zostawię z państwa z kilkoma takimi pytaniami. Mamy zapisane w podstawie programowej o tym, że w szkole powinno odbywać się wychowanie do wartości i mnie do pewnego czasu się to tak trochę źle drętwo kojarzyło. A potem to przełożyłam na taki swój, swój język i zrozumiałam, że w momencie że wartości są ważne dla każdego, że Czasem słyszę od nauczycielek i od nauczycieli, że dzieci nie mają żadnych wartości. To nieprawda. Każdy z nas ma jakieś, ale te wartości mogą być różne dla nas, mogą być różne dla naszych uczniów i uczennic, a nawet mogą być nieróżne, ale po prostu możemy je inaczej rozumieć. Więc warto jest uwspólnić rozumienie tych wartości. Każda szkoła ma taki dokument, który nazywa się misja i wizja szkoły. No, moje pytanie retoryczne, nie chcę, żebyście Państwo odpowiadali na to pytanie na czacie. Ilu z, Państw, ilu z Państwa potrafi zacytować te dokumenty? Albo ilu z Państwa potrafi wskazać te wartości, które są w tej wizji i misji zawarte? E Wartości są również pewną bazą pewną podstawą do budowania programu wychowawczo profilaktycznego. Co roku powinniśmy te wartości o tych wartościach rozmawiać z całą społecznością szkolną czyli ze społecznością naszych koleżanek i kolegów nauczycieli nauczyciele rodziców uczennic i uczniów. Kiedy przychodzi do klasy nowy, nowa uczennica. Czy ona jest uczniem pochodzącym z Polski, czy ona jest uczniem czy uczennicą pochodzącą z innego kraju, na przykład z Ukrainy? Warto jest, jakby też o tych wartościach rozmawiać, uwspólnić. Jak je rozumiemy, może rozumiemy je inaczej. Na, na czacie wklei, wkleiliśmy Państwu link do takiej publikacji Narzędziownik Wychowawcy Klasy. Tam jest jedna, według mnie, z bardziej fajnych nie wiem czy po polsku powiedziałam metod, y, która dotyczy pracy z wartościami. To jest taka metoda, którą y, zaczerpnęłam od znajomej nauczycielki z pewnej beskidzkiej szkoły Agnieszki Handel, która Responsible Classroom to są takie to są takie to jest ta, nazwa tej metody i tam dokładnie krok po kroku jest napisane jak możemy w klasie pracować z budowaniem wartości, ale możemy te wartości też uwspólniać, czyli możemy po prostu zapytać uczennice i uczniów. Żeby, żeby z wybranych wartości albo jeśli to są starsi, starsi uczniowie, uczennice, żeby napisali 10 dla siebie najważniejszych wartości, potem z tych 10, żeby wybrać 5 najważniejszych, a potem z tego, żeby zbudować wartości klasy. Kiedy ja pracuję, pracuję, metodą treningu zastępowania agresji, tam jednym z trzech komponentów tego treningu jest trening wnioskowania moralnego. I tam jakby pierwszymi zajęciami do treningu wnioskowania moralnego jest praca z wartościami. I jakby dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Człowiek, który stworzył ten trening zastępowania agresji, tą metodę, twierdził, że uczniowie uczniowie uczennice, ale też osoby, które mają problemy z, z niedostosowaniem społecznym, zachowują się w taki sposób społecznie niewłaściwy, dlatego że w rozwoju wartości są na jednym z niższych poziomów i po drugie, że brak im umiejętności społecznych, które które pomagają im w takim no powiedziałabym pokojowym, pokojowym życiu. Wiem że mamy mało czasu w związku z tym odsyłam was do tego narzędziownika tam znajdziecie różne sposoby pracy z wartościami i też bardzo mocno rekomenduję tych kurs i program wychowanie to podstawa bo tam o wartościach też bardzo dużo mówimy. Adrian już wspominał o wychowanie to podstawa. Zapraszamy Państwa serdecznie. Nie wiem jak będzie z dostaniem się do programu, bo cieszy się on olbrzymią popularnością w tym roku szkolnym, ale proszę sprawdzić na stronie ceo.org.pl ceo łamane programy. Tam są wszelkie informacje. Ola na pewno Państwu zaraz na czat wrzuci. Ale Izo, już zrobiłaś też krok w, te, w stronę ostatnich dwóch zagadnień, o których chciałam dzisiaj rozmawiać. Nowy uczeń, nowa uczennica w klasie. Ja bym jeszcze chciała przerwotnie dołożyć, bo teraz mamy dużo nowych uczniów i uczennic w klasie. A co w sytuacji, kiedy uczeń i uczennica dołączają w trakcie roku szkolnego? Doświadczaliśmy tego w marcu, w kwietniu, w maju i w czerwcu. Adrianie, nowy uczeń, nowa uczennica w klasie. Pięć razy w ciągu roku szkolnego na przykład. No u mnie to było dokładnie cztery. <gryw> cztery razy. I już mówię Dlaczego dla mnie to było bardzo trudne doświadczenie i dlaczego i dlaczego udało się mimo wszystko zintegrować klasę. Generalnie kiedy zaczęliśmy w szkole przyjmować dzieci uchodźcze na początku w sumie w tym pierwszym tygodniu żadne dziecko nie trafiało do mnie. Tak akurat wyszło, że trafiało do klas starszych, do klas młodszych, akurat te czwarte klasy nie było takiego zapotrzebowania. Natomiast kiedy już wiedziałem, bo przyszła pani wicedyrektor i poinformowała mnie o tym, że do mojej klasy dołączy dziewczynka. To ja te pędy poleciałem tam, gdzie moja klasa miała lekcje. I poprosiłem ich żeby przynieśli telefony komórkowe i wiem, wiem, niektórzy teraz na pewno sobie myślą, jak to telefony komórkowe w szkole jeszcze w ogóle, że nauczyciel każe przynosić, tak, kazałem przynieść, Yhm, dlatego, bo poprosiłem, żeby mieli zainstalowane bardzo proste narzędzie, Google Tłumacz, myślę, że mogę nazwę powiedzieć, bo stwierdziłem, też poinformowałem ich o tym, że będzie nowa uczennica, ale że to może im pomóc w tej pierwszej relacji, bo ja od razu miałem w głowie jedno, ta dziewczynka będzie miała problem z tym, żeby się skomunikować. Od razu jakoś mi to grało w głowie, że musimy wyjść naprzeciw właśnie temu problemowi. Suma summarum wyszło tak, że Tetiana dołączała do mojej klasy w poniedziałek i przyszła tak naprawdę na godzinę wychowawczą, dopiero, bo tak ustaliliśmy ostatecznie i to, co po prostu mnie całkowicie zaskoczyło, to fakt, że wszystkie dzieci były bardzo otwarte, również Tetiana, do tego, żeby poznać nas. Oczywiście nie, nie zrobiłem tego że na zasadzie, Tetiana, stań na środku i się teraz przedstaw. Tylko zwyczajnie powiedziałem, witamy Tetianę, tak, przygotowałem taki słowniczek, gdzie były takie podstawowe pytania po ukraińsku i też w takim zapisie fonetycznym, żeby dzieciom było łatwiej. Więc ten taki, powiedzmy, mini słowniczek rozdałem dzieciakom. I generalnie dzieci już miały jakieś narzędzia do tego, żeby się komunikować. Co ciekawe, Tetiana była tą, która pierwsza jakby zaproponowała, że ona też powie, jakie mogą być odpowiedzi na te pytania i zapisywaliśmy je na tablicy, czyli na przykład pytanie, jak sprawy, no to mogę odpowiedzieć tak, mogę odpowiedzieć tak, to znaczy pozytywnie, to znaczy negatywnie i tak dalej. Natomiast już parę dni później dołączył Pawlo. I z Pawlem to jest w ogóle, słuchajcie, historia niesamowita, bo prowadzę lekcje, no i ta sama wspomniana już wcześniej pani wicedyrektor nagle wpada mi do klasy i mówi, panie Adrianie, musi pan iść do dyrektora. No to ja wiecie, ciśnienie po prostu 200 na, na 100 albo nawet i wyższe. Myślę sobie, co ja zrobiłem, yy, więc zaraz marynarkę wziąłem, narzuciłem na siebie, no bo jak do dyrektora to wypada wyglądać. No i poleciałem i się okazało, że tam u dyrektora była mama z dzieckiem, właśnie z Pawlem i Pawlo strasznie płakał, bo bardzo nie chciał przyjść do polskiej szkoły, był wystraszony tą całą sytuacją, yy, cały czas mówił, że nie chce być w tej klasie, nie chciał w ogóle zwiedzać szkoły, nie chciał nic widzieć i na każde moje pytanie odpowiadał nie, więc ja usiadłem po turecku obok jego krzesła, na którym on siedział i powiedziałem, ja się stąd nie ruszę, póki ze mną normalnie nie porozmawiasz. I tak siedziałem chyba 15 minut i jak zobaczył, że ja cały czas siedzę i czekam, kiedy oni już załatwiali, jego mama, pani tłumacz i dyrektor załatwiali wszelkie tam sprawy i on w końcu zaczął nawiązywać kontakt. I tak się stało, że kiedy odprowadzałem ich do wyjścia, nie dość, że udało mi się mu pokazać szkołę, to jeszcze udało mi się go wprowadzić na lekcję matematyki, gdzie była moja klasa. Zrobiłem to trochę intuicyjnie, ale moja klasa przywitała go owacjami. Co było w ogóle dla mnie zaskakujące, dla niego tak samo. I my mieliśmy jeszcze czas, dlatego że w czwartek to było, a w poniedziałek była godzina wychowawcza i on miał przyjść właśnie na godzinę wychowawczą w poniedziałek, dopiero na lekcję, więc my znowu nie, cały proces przygotowania do tego, żeby przyszedł Pawlo. A już w piątek okazało się, że przyjdzie jeszcze jeden uczennica. Więc to jakby był już taki proces dosyć szybki. Natomiast kiedy Ostatecznie Pawlo i Sofia przyszli w poniedziałek na lekcję wcześniej, czyli na angielski, przyszli już na ósmą, ja nie, nie miałem tego takiej świadomości i kiedy słuchajcie, ja przyszedłem do szkoły na godzinę wychowawczą, to dzieci przyszły do mnie na przerwie i powiedziały, proszę pana, bo my już wszystko wiemy, bo my wiemy, co Sofia lubi, my wiemy, że Pawlo gra w piłkę nożną, my wszystko wiemy. Ja mówię, jak? No bo my na telefonie na angielskim pani nam pozwoliła porozmawiać i właśnie Google Tłumacz poszedł w ruch. No, To było tak niesamowite. Oni wszystko, słuchajcie, o sobie wiedzieli. Więc ja jedyne, co mogłem zrobić, to poleciałem do um, wlefistów, wziąłem piłkę no i zabrałem ich na godzinę wychowawczą na boisko. I po prostu tam bawili się razem ze sobą, poznając siebie tak samo. Jakby ten proces integracyjny w takiej po prostu wspólnej zabawie. I dla mnie to było tak niezwykłe doświadczenie, bo Nie dlatego, że ja, coś, że ja coś zrobiłem fajnego, bo to wcale tak nie było i mam tego pełną świadomość. Chodziło o to, że moi uczniowie zaopiekowali te dzieci. Dzisiaj wiadomo, są tacy, którzy się lubią bardziej, którzy lubią się mniej, jak to w klasie, ale dzieci zaopiekowały się tymi, którzy przyszli, bo byli już nastawieni pozytywnie do tego, że będzie ktoś nowy. Oni wręcz wyczekiwali na nich i nie mieli takiego Hola, hola, dystans, nie chcę z wami mieć nic wspólnego, tylko naprawdę byli ciekawi. A jak się okazało, Pawlo był świetnym piłkarzem, jest świetnym piłkarzem, świetnie gra w piłkę nożną, więc już w ogóle szacunek u chłopaków na dzielni ma do dzisiaj, bo świetnie sobie z tym radzi. Dziękuję, tak Staram ci... się skracać, bo tak, widzę czas. Tak, bardzo. Ja mam takie doświadczenia, że webinaria to jest inna czasoprzestrzeń, tu się zakrzywia Dokładnie. czas. I zawsze z tym czasem jest problem. Ja bym chciała, żebyśmy podsumowali to doświadczenie, wasze, mam nadzieję, wspólne i też naszych słuchających, oglądających. Pani Ewa pisze, że telefony to normalne. Zdajemy sobie sprawę. Bardzo że, dobrze a, pani Ewo. Że tak jest. To jest rzeczywiście narzędzie, które nam pomaga. O co, o co zadbać, kiedy przychodzi nowy uczeń i uczennica? Państwo widzą to na slajdzie. Myślę, że to. W bardziej kwestii, kwestii przypomnienia. Został nam ostatni temat, którego już dzisiaj nie damy rady pociągnąć, ale ja Państwa z tym zostawię o, a propos widoczności. Mówiliśmy o widoczności ucznia, mówiliśmy o widoczności nas nauczycieli, że musimy o siebie zadbać. Zostali nam rodzice. Widoczność rodziców, włączanie rodziców jako duży temat nie rozpocznę tego kawałka, bo na pewno nie bylibyśmy w stanie w te sześć minut się dzisiaj zmieścić. Ja państwa pozostawię z tym tematem rodziców, szczególnie że wiem, że jest to tydzień zebrań w szkole. Nie wiem czy państwo są już po zebraniach z rodzicami, ja bym chciała nazywać się spotkaniami z rodzicami. Czy to znaczy, że jesteś po, czy się zgłaszasz? To znaczy, że się zgłaszam i jestem po dzisiaj. Ja chcę tylko jeden apel powiedzieć. Szanowni Państwo, wszyscy, którzy nas słuchacie, rodzicami też trzeba się zaopiekować. Oni też mają pytania, oni też potrzebują dostać odpowiedzi. Rozmawialiśmy z Kasią przed webinarium jeszcze i sama Kasia to potwierdziła. Naprawdę, my często chcemy zaopiekować dzieci, zaopiekować siebie, musimy też zaopiekować rodziców, bo dla nich to też jest bardzo, bardzo ważne i bardzo istotne. Ja po prostu potrzebowałem to powiedzieć. Przepraszam, Kasiu. Bardzo dobrze. Ja wypowiadam się z punktu widzenia mamy, uczni i uczennicy szkolnej. Tak, komunikacja z nami rodzicami jest ważna, ale proszę Państwa, proszę to robić. Aniu, widzicie, możecie, pozwolę Wam się wypowiedzieć. Proszę to robić w swojej strefie komfortu. Ja to muszę powiedzieć koniecznie, w swojej strefie komfortu. Aniu, i Zo po jednym zdaniu bardzo proszę o rodzicach. Ja chciałam powiedzieć, że te rzeczy, które też mówiliśmy o integracji, że one też dotyczą rodziców, czyli te kwestie dotyczące tak naprawdę kontraktu, integrowania się, to możemy też, a nawet powinniśmy zastosować w pracy z rodzicami, bo potem. Po będzie nam też łatwiej rozwiązywać różne sytuacje konfliktowe które na pewno też, też będą bo jesteśmy różnorodni przychodzimy z różnym nastawieniem z różną nie wiem wiedzą postawami i tak dalej więc myślę że też te rzeczy o których mówiliśmy dzisiaj tak naprawdę też się do, też dotyczą rodziców Bardzo ci dziękuję Aniu ja rodzic też chcę się czuć widoczna w szkole Izo ja jedno zdanie będzie mi trudna dobrze Ania tak pięknie mówiłaś o y, czterech filarach y, szkoły otwartej. Ja myślę, że te cztery filary szkoły otwartej, czyli widoczność i włączenie, współpraca i tak dalej dotyczą też właśnie rodziców. Y, bardzo proszę, y, pa, drodzy Państwo, zadbajcie o to, że jeśli macie w klasie nowego rodzica, żeby on miał, miał szansę powiedzieć czyim jest rodzicem, żebyście zaopiekowali jego miejsce, zadbali o to, żeby miał gdzie usiąść że jeśli przyjdzie rodzic, uczennicy czy ucznia z Ukrainy, żeby też jakby poczuł się, że jest częścią rodziców tej klasy. Zapraszam serdecznie i chyba będę mogła powiedzieć w tym momencie do zobaczenia. Bardzo Wam dziękuję za udział w tym pierwszym trudnym technicznie webinarium na otwarcie cyklu Odporna Szkoła dla Nauczycieli.